wszystkich. Mam nadzieję, że jakoś przetrwałeś te upały, nie jest lekko. Natomiast chciałbym ruszyć temat powtarzający się od czasu do czasu, a mianowicie sprawa alkoholu. No, jakby to powiedzieć, taka pogoda, jaka jest, sprzyja jakiemuś piwkowaniu wypiciu tego, czy owego i yy, niestety to zachowanie nie jest w tej chwili akceptowalne w policji, prawda? jesteś od tego, żeby yy, ścigać pijanych kierowców, yy, ścigać osoby, które nawet na jakiś tam rowerach, tak jak ostatnio jakiś dzielny poseł, który jest z jednej z frakcji momencik ustawię ten samochodzik. O, tutaj będzie mu lepiej chyba. Jakiś tam zapalony rowerzysta. Niestety ten poseł, on się tam jakoś wyśmiga. Natomiast ty jako policjant nie masz najmniejszej szansy, prawda? Temat ruszam między innymi dlatego, że na stronie facebookowej Zostań Łódzkim Policjantem. Ładnie tutaj opisują sytuację. Jeżeli jesteście rannymi ptaszkami, czy dziś odsypiacie wczorajsze wyjście na tańce i na drink. A pamiętajcie, że jeżeli wczoraj do późnych godzin wieczornych spożywaliście alkohol, warto się zastanowić, czy na pewno jesteście trzeźwi i czy możecie prowadzić pojazd. Tutaj dalsze dobre porady, natomiast jako lekarz badający kierowców muszę ci powiedzieć, że całe tłumy tych, którzy idą, którym jest zabierane prawo jazdy, którzy idą na badania po alkoholu, badania kierowców do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy idą za to, że byli tak zwani wczorajsi, prawda, także Całkiem możliwe, że jutro będzie jakiś trzeźwy poranek i kogoś takiego złapią. Szymon Jan Gawłowski, dobry wieczór proszę pana. Czy pytania do Pana można zadawać na czacie? Tak, można zadawać na czacie. Będzie troszkę później sekcja telefoniczna. Będzie można do mnie zadzwonić pod 789 789273335, ale nie teraz, tylko troszeczkę później. Jeszcze raz przypominam, że ten telefon, który tutaj trzymam w ręku któryś z Samsungów, Patrzę, że znota. on jest niestety tylko do tego, żeby dzwonić podczas transmisji, prawda, później szkoda, żebyś się wysilał, wysyłał mi jakieś smsy i tak dalej, i tak dalej. Zacznę też od tego, że niedawno był taki, no niestety, bardzo przykry wypadek, z udziałem policjata, a mianowicie słupia pod bralinem. Niestety śmiertelny wypadek i sprawcą był pijany policjant zaledwie kilka lat służby. Momencik, może tegoś tak ustawię trochę lepiej. Zwróć uwagę tutaj. Znajdziesz spokojnie wideo z tego to zdarzenia w internecie, natomiast Tutaj, jakby to powiedzieć, jakiś miejscowa, miejscowy periodyk, miejscowa gazeta zrobiła jeszcze parę zdjęć i ten człowiek po prostu, czyli pijany policjant najechał na, yy, powiedzmy, prawidłowo jadącą panią. Jest inna sprawa, że ta pani... I jakby to powiedzieć, wyjechała z tego parkingu jakoś tam bardzo, bardzo wolno. Tamten był rozpędzony, najechał na tył, ale to nie usprawiedliwia tego gościa, bo być może, jakby był trzeźwy, to wszystko skończyłoby się dobrze. I zanim kariera tegoż to policjanta się zaczęła, to kariera tegoż to policjanta się skończyła w niechwale, w niesławie. On najpierw uciekł, potem tam przyszedł na posterunek, ale w zasadzie yy, nie wyśmiga się tam zbytnio, tak jak ten poseł, który jechał sobie na rowerku, prawda? Tyle, że poseł na rowerku nikomu nic złego nie zrobił, poza tym, że jechał pijany na rowerku i padł ofiarą jakiejś walki politycznej. Prawda? Zobaczmy co na czacie. Czy ta transmisja będzie dostępna na Pańskim kanale po jej zakończeniu? Tak. Wszystkie transmisje, które są publiczne zostawiam potem. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie tam wrócić do tej transmisji, czy pooglądać, to nie robię najmniejszego problemu. No, z wyjątkiem takich transmisji, które jakoś mi nie wyszły. Zdarzają się takie jakieś gorsze transmisje, to wtedy po prostu je kasuję. Czy daję jako prywatne, żeby żebyś po prostu jakieś tam durnoty nie oglądał. A jeszcze tak um, dla przypomnienia, jeżeli chcesz sobie pogadać o policji na luzie, bez stresu, Rafał Vlog, który był moim studentem w elitarnej grupie szkoleniowej, a w tej chwili już jest policjantem, prowadzi tego Discorda, którego widzisz na rynku, na górze, prawda, i możesz sobie tam dołączyć. Fakt, przykro powiedzieć, ale trochę, trochę mało się tam w tym Discordzie udzielam, ale jeżeli tam przekonasz Rafała, żeby, żeby zmoderował jakąś rozmowę ze mną, to nie widzę żadnego problemu. Witek, czy Komisja Lekarska zawsze sprawdza historię leczenia? No zależy jakiego leczenia na pewno wycwanili się i żąda, żąda wiele komisji od dokumentacji z ostatnich paru lat od lekarza POZ-u, Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Czyli jeżeli taką, taką na taką komisję trafisz, która coś takiego żąda, to niestety nie wyśmigasz się. Natomiast jeżeli no jesteś majętny z domu, leczyłeś się prywatnie, to raczej ta komisja nie ma wglądów tam w żadną dokumentację poza tą, co jej przyniesiesz, czyli dobrze tu Seweryn pisze, komisja lekarska wie tyle, ile im powiesz, nikt nie sprawdza historii, no nie jest to zupełnie prawdą, bo niektóre komisje sprawdzają, wiem, że w Poznaniu sprawdzają, tam jakieś inne też, ale mówię, nie pamiętam, nie mam w tej chwili wykazu 17 komisji, które są i które sprawdzają, które nie sprawdzają. Także, także, taka sytuacja może być, prawda? Seweryny, to przy okazji Sewerynek już jesteś, to napiszcie, ta komisja twoja była, prawda? Mówię ogólnie w jakim województwie i Mateusz też napiszcie, to przynajmniej kolega będzie wiedział, czy, czy, jest z tego, czy padnie na komisję, na której sprawdzają dokumentację, czy nie sprawdzają. Wracając do tych komisji, niestety miałem przykład takiej dziewczyny, wszystko zdała, multiselect zdała, wzorowa studentka też i niestety pochwaliła się, że ma niedoczynność tarczycy Ci tylko zastrzygli uszami, no i skończyła się kariera, zanim się jeszcze zaczęła. Czyli kariera policjantki skończyła się na etapie kandy Dacki. Wracając do tego nieszczęsnego alkoholu. Yy, tutaj masz przykładowe pytanie z Multiego, a mianowicie może ci się to ono trafić, proste zadanie matematyczne, być może odpowiesz już na czacie, a mianowicie rozkład alkoholu w następstwie spadku stężenia we krwi zależy od płci oraz sprawności procesu metabolizmu. U mężczyzn wynosi średnio 11 gramów na godzinę, u kobiet 9 gramów na godzinę, po ile godzinach facet wytrzeźwieje, jeżeli wypił cztery kieliszki wódki, 65 gramów i dwa kieliszki szampana, prawda? Proste zadanie matematyczne, prawda? Błąd prawny jest w tym zadaniu matematycznym, a mianowicie taki, że alkoholu w krwi możesz mieć do 0,2 promila, prawda? Także nie musisz całkowicie wytrzeźwieć. Możesz mieć te 0,2 promila, no ale dla potrzeb tego zadania matematycznego na multim jest tak, że masz wytrzeźwieć całkowicie, prawda? To jest takie zadanie matematyczne, które na pewno z dużym prawdopodobieństwem spotkasz. No i tu już widzę jeden z kolegów, Tomek, gratulacje odpowiedziałeś, prawda? Yy, powiem parę zdań, jakie pytania o alkohol będziesz miał i jaką przyjąć strategię, prawda? Strategie są w zasadzie dwie a mianowicie, albo idziesz całkowicie zaparte, że nie pijesz, ale wtedy musisz dać dobry powód, że nie pijesz. Dla mnie prawdziwym, dobrym powodem jest to, że mam dwuletniego synka, prawda, no i niestety trudno zajmować się nim, będąc pijanym, trudno go nakarmić w nocy, będąc na kacu, Czyli taki powód warto dać, ty możesz mieć jakiś inny powód, czyli poznałeś nową, fajną dziewczynę, która nie pije, prawda? Możesz też mieć dziecko, możesz mieć dwoje dzieci, prawda? Jakikolwiek sensowny powód musisz dać, ponieważ nikt nie uwierzy, że nie pijesz, bo nie pijesz, prawda? Nikt, nikt tego nie, nikt w to nie uwierzy, prawda? Bez powodu. I pierwsze pytanie, gdybym była abstynentką, czy abstynentem znajomi, by mnie lekceważyli? Co tutaj odpowiadać? Tak czy nie, prawda? Tak czy nie, prawda? Czyli jest tutaj jednocześnie sprawdzana jakaś odporność, asertywność na grupę, prawda? Czyli Idziesz na imprezę, mówisz, że nie piję, a znajomi Cię lekceważą, prawda? No ja w tym momencie raczej, gdybym był na takiej imprezie, to bym raczej zmienił takich znajomych, którzy mnie lekceważą. Um, patrzymy dalej. Zdarzyło mi się mieć problemy z powodu picia alkoholu, prawda? I niestety to jest takie pytanie podchwytliwe, ponieważ niestety nadmierne picie alkoholu samo prosi się o problemy. Ja na przykład złamałem sobie prawy obojczyk tylko dlatego, że przyszedłem pijany w trzy dupy, no i gdzieś się wywaliłem na schodach. Oczywiście niczego nie czułem. Rano chcę rękę tutaj do golenia, prawda? A tutaj obojczyk sobie ładnie leży obniżony, prawda. Operacja i tak dalej, ale to przykra sprawa. Niestety nie tylko takie problemy są. Cierpi rodzina, cierpią dzieci. Kariera tego policjanta ze słupi też tam jakoś ucierpiała. Kariera posła z Poznania, że skądś tam, no, przynajmniej ma jakiś tam problem. Lubię uczucie, uczucie odprężenia, jakie daje kieliszek alkoholu. Jeżeli napiszesz, że tak, to raczej będą uważali, że będziesz się alkoholem odstresowywał, prawda, a od rzemyczka do kozika jeden kiszeczek, drugi, potem małpka, potem świartka, pół litra i tak. I tak dalej, i tak dalej, prawda? Piję więcej piwa niż znajomi. Dobre pytanie, prawda? No, pytanie jest takie trochę pośrednie, no bo ja na przykład, nawet jak piłem, to nie piłem więcej piwa niż moi znajomi, ale generalnie to mówię, tu chodzi, żebyś się przyznał do tego, że trochę lubisz wypić, prawda? na zabawach towarzyskich lepiej bawię się przy alkoholu. No ja się lepiej bawię, prawda, człowiek się tam wyluzowuje. Czasami alkohol pozwala mi się uspokoić, prawda, czyli podobne pytanie do tego, um, co powiedziałem wcześniej, prawda, rozwiązywanie problemu stresu poprzez alkohol. Są sytuacje, w których trudno się nie napić. No są takie, prawda. Przy piwie łatwiej nawiązuje się znajomości. Alkohol pozwala zapomnieć o kłopotach. W czasie spotkań towarzyskich lepiej się bawię przy alkoholu i bliskie mi, oso mi osoby uważają, że powinienem mniej pić. Dobra. To jest w zasadzie wszystkie pytania o alkohol, które ja znalazłem w Multim. Tam może coś tam jakieś jakieś tam pojedyncze jeszcze są. Ale to i nie bałbym się no, napisać tam jakieś jedno pytanie, czy coś o tym alkoholu, że, że czy jedno, czy zaraz... Jest ich kilka, prawda, tam jedno, dwa, że... Ale na przykład na pewno nie pisałbym, że zdarzyło mi się mieć problemy z powodu picia alkoholu, no bo psycholog od razu zapytać, a, a jakie to były problemy, prawda? No i jeżeli nie masz jakiegoś problemu wymyślonego, że 10 lat temu wypiłeś, tam nie wiem, dostałeś po gębie i od tej pory nie pijesz, to to raczej nie brnąłbym po prostu w takie pytanie, prawda? Patrzę tutaj jeszcze, piję więcej piwa niż znajomi, prawda? Czyli jeżeli pijesz więcej piwa niż znajomi, to raczej pijesz to piwo regularnie, prawda? Także no, musisz, musisz jakoś to tak wypośrod jeżeli chcesz tam troszeczkę napisać, że od czasu do czasu alkohol pijesz, to dwa, trzy pytania maksymalnie. Musisz któreś z nich z tych wybrać, które ja sobie, które ci powiedziałem w tej chwili, które teraz wymieniłem. I wtedy przyjmujesz strategię, nie, że w ogóle nie pijesz, tylko pijesz wyłącznie w jakichś takich przy okazjach, towarzyskich, prawda, to naprawdę piję, proszę Panią, okazjonalnie, prawda. Pijemy okazjonalnie. I dobra, jeżeli mówię, jeżeli ktoś ma ochotę tutaj do mnie zadzwonić, to jest krótka szansa pod 789 335 Ja omówię parę pytań z czata i powoli będziemy na ten dzień kończyć, prawda? Są wakacje, być może odpoczywasz. Mateusz tutaj ładnie napisał. Z Białego Stoku, czyli w Białym Stoku okazuje się, że komisja przynajmniej ostatnio nie chciała żadnych jakichś tam papierów od lekarza rodzinnego, czy nie chciała dokumentacji medycznej, prawda? I pytanie czy w białym stoku zlecali RTG kręgosłupa? Zlecali RTG klatki piersiowej? Natomiast kiedy, kiedy proszą o te RTG kręgosłupa, a mianowicie no, no jeżeli widzą, że jesteś jakąś osobą starszą, że coś utykasz, że, że taki jakiś jesteś nie za bardzo ruchliwy, przede wszystkim jak już skończyłeś tam powiedzmy 35-40 lat, prawda, 30 35-40, no ja bym tak pod tym kątem patrzał. I wtedy, wtedy może być, że zlecają RTG kręgosłupa. Yy, Turner M. Czy na rozmowie z psychologiem można powiedzieć, że pracowało się dorywczo? No dobrze tu Turner ujęłeś. Yy, nie mówiłbym, że pracowałem na czarno, tylko, że miałem pracę dorywcze, prawda. Był taki okres w moim życiu, że straciłem pracę tu i tam. Ciężko było tą pracę jakąś tam kolejną znaleźć. Natomiast no, ktoś mi tam zaproponował pracę dorywczą w takim czy siakim, czy o, owakim charakterze. No i Pracowałem tyle i tyle, prawda? Yy, oczywiście unikałbym tu tematu, tam, czy tam miałeś na czarno te pieniądze, czy nie miałeś, ale to generalnie żadna praca nie hańbi, bo no, lepiej według mnie pracować dorywczo i nawet jakieś mieć doświadczenie z pracy na czarno, niż w ogóle nie pracować i tylko być na... na... Garnuszku tam, Tatusia, Mamusi, czy, czy tam kogoś innego, prawda? Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Wrzuć, wrzuć na czata, prawda? Tak jak ci mówię, temat tutaj, tego alkoholu jest, mówię, jest trochę skopiowany z, z Facebooka, ze strony Zostań Łódzkim Policjantem. I powiem szczerze, że tam wiele grup, wiele różnych jakiś tam na Facebooku znajdowałem grup policyjnych czy innych, ale ci ludzie jakoś tak do mnie przemawiają jakichś takich parę filmików i tak dalej, i tak dalej. No być może też widziałeś na Facebooku, czy, czy w innej tej, w jakimś innym, w innej części internetu ten nieszczęsny radiowóz, który strażnicy miejscy zablokowali poprzez blokadę na koło, i przypuszczam tutaj, że strażnik był trochę nadgorliwy. Być może tam jakieś tam rozgrywki z miejscowymi policjantami. Trudno powiedzieć, co się stało, tylko i strażnik nie najmądrzejszy i policjant też, a pociechę mają wszyscy, co się, że tak powiem, co tej policji nie lubią, prawda, bo... bo... Bo pociecha dla tłumu, prawda? Że, że, że pies piesowi wilkiem, prawda? że psy się gryzą, czy służby państwowe się gryzą, nie potrafią się dogadać. No i tyle. Ehm... Szymon, kim jest dla pana pan Tomasz Limanowicz? Zlituj to się szymek. Ja mam po 100, 120 pacjentów dziennie. Nie wiem, kto to jest. Nie kojarzę w tej chwili po nazwisku pana Liminowicza, prawda? Kimkolwiek by on nie był, czy był, prawda? także, A nawet jakby był dla mnie kimś, to, to nie jest tutaj powód, żebym ja tam się w, ze swoich znajomości wywewnętrzniał na, na, na publicznym kanale YouTube, prawda? Jest jakieś rodo, są jakieś tam inne rzeczy i nawet jako lekarz jestem zobowiązany do tajemnicy, a nie opowiadania o swoich znajomych, prawda? Dzięki, REWI, dzięki DARO, dzięki twoim radom udało mi się świetnie przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i psychologa, co prawda do Straży Granicznej. No, Straż Graniczna teraz też ciekawą rolę pełni, szczególnie ze względu na granicę z Ukrainą. Powiem szczerze, nawet troszeczkę odpuściłem te swoje szkolenia internetowe, a mianowicie z powodu, że po prostu brakuje ludzi do munduru wszędzie, prawda, brakuje do wojska, brakuje do policji. Wydaje mi się, że na tym etapie, jakim jesteśmy, to wystarczy w tej chwili rzetelne zrobienie tego, co daje za darmo. Aczkolwiek zdarzają się osoby, które chcą po prostu tutaj z mistrzem troszeczkę pogadać, mieć trochę więcej kontaktu i, no i inwestują w moją grupę elitarną szkoleniową. Członek rodziny Karany niejednokrotnie, czy jest to problem w rekrutacji, prawda? Jest problem z członkiem rodziny wtedy, kiedy jest we wspólnym gospodarstwie domowym. Może być podejrzenie, że zachodzi konflikt interesów, prawda, czyli ten karany członek, coś tam się stanie, a on idzie do drugiego pokoju, puk, puk, puk. Słuchaj tam Felek, no weź mi tu pomóż, tam psy mnie złapali twoi koledzy, weź tam odkręć sprawę, tu masz flaszkę, tu coś tam. Także jeżeli rozróżniasz wtedy dwie sprawy, to musisz dopasować do swojej sytuacji. Ten co... Mieszka z tobą karany człowiek, członek rodziny w jednym gospodarstwie i ten, co nie mieszka, czyli tata, który cię tam bił kiedyś, nie płaciła na, za alimenty, nie łożył na alimenty, ale mieszka tam, rozwiódł się z matką, mieszka w drugiej wiosce, i jest wszystko cacy. Pytanie z ciekawości, czy miał pan sytuację? że ktoś do Pana miał pretensje lub kierował do Pana słowa krytyki odnośnie rad, jakie Pan udziela osobom chcącym przejść proces rekrutacji. Tak, miałem coś takiego bardziej pod kątem, że dzięki moim radom dopuszczam głupków do bycia policjantami, prawda, mniej więcej. Do, do tego to się sprowadzało, tylko może i ten, ten ktoś przypuszczam, że troszeczkę przecenił moje moje, moje jakieś zdolności prawda, ponieważ 99 i ludzi nie korzysta z żadnych materiałów i samo to, że osoba jakaś taka zmotywowana zaczyna gdzieś szukać, prawda, to już świadczy o niej na tyle pozytywnie, że, że chce szczęściu troszeczkę pomóc wcześniej, prawda, nie jak już się chałupa spaliła, to szuka, gdzieby tu studnie wykopać i wody tam, że tak powiem, przygotować, tylko przygotowuje się jakoś metodycznie, ma jakiś plan, prawda, ma jakąś swoją strategię. I natomiast mówię, jakieś takie przypisywanie mnie, że przeze mnie to nagle poli do policji się tam dostaną, coś nie wiadomo kto i gdzie i jak to, no to cieszę się, że podnosi mi to ego, ale raczej każdy, kto się dostał, to dostał się dzięki sobie, no i przy wykorzystaniu wszelkich możliwych jakichś informacji z internetu. Nawet nie ukrywam, że, no poza tym, że daję pytania z Multiego, to rozmowa kwalifikacyjna, czy, czy rozmowa z psychologiem, to jest normalna rozmowa kwalifikacyjna o pracę, rozmowa Yy, rekrutacyjna, prawda? Czyli pewne moje jakieś przemyślenia są identyczne z rozmowami o pracę. Yy, a nie, a nie, zasady są uniwersalne, prawda? No, jak idziesz, idzie kobieta na rozmowę o pracę, brudne pazury, prawda? Nieumyty łeb, jakaś sukienka wypierdziała facet jakiś tam garnitur, czy, czy, czy jakiś sweterek wy, wyleniały, no to, to tak popatrzysz, popatrzysz na na takiego gościa i, i możesz to komu powiedzieć papier, prawda? Dobra. Mateusz, jeżeli zdałem papiery ABO około półtora miesiąca temu, to kontaktują się ze mną, czy przeszło pomyślnie, czy ra, i raczej zadzwonić i zapytać, jest jakiś wynik? Tak, ja bym już zadzwonił po półtora miesiąca. Turner, co pan myśli o startowaniu do procesów rekrutacji w wieku 19-20 lat? No, żaden problem, chyba policjantem można być chyba od 18 Roku życia. Ja do wojska się dostałem, mając 18 lat, prawda? No to już uważam, że do policji od 19. To, to jak najbardziej pomyślałbym tylko o tym, żeby mieć maturę i możliwość dostania się później na studia, prawda, żebyś nie został na jakimś etapie aspiranta czy sierżanta czy tam jakiegoś tam innego tylko piął się tam jakoś do góry prawda dobra, powoli się zbliżamy do końca także odradzam takie zachowania jako człowiekowi, jako apolicjantowi tym bardziej prawda Mówię, jedno piwko na kaca. Proszę bardzo, jeżeli tako, takową pasz potrzebę, to rób to raczej w domu, prawda? Pomimo, że jest bardzo gorąco, to raczej mimo wszystko alkoholu bym nie nadużywał, prawda? Yy... Właśnie wtóruje do pytania Turnera, czy ma pan jakieś wskazówki, co można by powiedzieć psychologowi, gdy kandyduje się w takim wieku. Ja chyba nakręciłem jakiś film na ten temat, za stary, za młody do policji, czy coś w tym stylu. Także jest tam pewna strategia. Przede wszystkim młoda osoba ma to, co brakuje starszej osobie, takiej jak ja, czyli jest nauczalna, ma większą wydolność fizyczną, jest bardziej dyspozycyjna. No oczywiście, jeżeli nie ma jakiejś rodziny już, prawda, w młodym wieku, nie ma jakichś nawyków, korporacyjnych, czyli z reguły, tak jak ją policja sobie wymodeluje, takiego człowieka będzie miała, prawda, czyli ta nauczalność, no ale to musisz jakoś poprzeć, że nie matura, znaczy brak matury, prawda, słabe oceny, tylko po prostu świadomy wybór i dojrzała prezentacja w testach psychologicznych. To od razu wychodzi, jeżeli jesteś niedojrzały, wychodzisz jak duże dziecko, jak gówniasz jakiś, to psycholog ma po prostu związane ręce. Patryk, psychologa mam 13 lipca i zastanawiam się, jak odbić ewentualny zarzut, zaporywanie się na, z motyką na słońce. Czy nie wiem, no w policji to tam jacyś tam z Schwarzeneggerzy nie pracują, pracują normalni ludzie. Także poszukaj sobie mojego filmu za stary, za młody do policji. Być może to jest na kanale Multiselect 95 na poprzednim moim kanale. Jak wygooglujesz na YouTube, to znajdziesz. Dobra. Słuchajcie, kochani, no starczy na dzisiaj. Starczy na dzisiaj, anonimowy, prawda. Ja przejąłem się w wieku 20 lat, prawda, czyli chcieć to móc, prawda. Najważniejsze to jest jakoś podjęcie decyzji, przygotowanie się, zrozumienie czego ta policja chce, prawda, od ciebie, wpasowanie się w potrzeby policji. No i będzie dobrze. Także trzymajcie się, cześć, do następnego razu, jeżeli komentarz już w powtórce, to hmm. zapraszam tutaj poniżej w sekcji komentarzy, no i będzie, będzie panowie dobrze, prawda? Na razie, bye, bye, trzymajcie się.